Załóżmy, że jestem producentem wina. Na osi pionowej mam cenę za butelkę, a więc 10, 20, 30, 40 dolarów za butelkę. A na osi poziomej mam liczbę butelek produkowanych tygodniowo. Niech będzie 100, 200, 300 i 400. Jest to liczba butelek tygodniowo, butelek. Tygodniowo… a tu mam dolary za butelkę. Dolary za butelkę. Nanieśmy teraz krzywą popytu. Popytu na moje wino. Załóżmy, że to bardzo nietypowe wino. Krzywa popytu wygląda tak. Jest prosta, żeby nie komplikować. To krzywa popytu. Moje wino jest wyjątkowe, więc nie mamy tu konkurencji doskonałej. Mam monopol na moje wino. Nie jest to więc rynek wszelkich win, a tylko mojego wina. Moje wino ma unikalny smak, bukiet i inne cechy, możemy więc uznać mnie za monopolistę. Bo oczywiście konkuruję z producentami innych win, ale moje wino jest tak wyjątkowe, że mam na nie monopol. A skoro mam monopol, to ten rynek jest rynkiem wyłącznie mojego wina więc krzywa przychodów krańcowych będzie miała dwukrotnie większe nachylenie i będzie wyglądać… wyglądać tak. Kontynuuje się na wartości ujemne. To moja krzywa przychodów krańcowych. Teraz kolej na koszty. Niech moja krzywa kosztów krańcowych wygląda tak. Krzywa kosztów krańcowych, czyli krzywa podaży mojego wina. jeszcze średnie koszty całkowite. Krzywa zaczyna się wysoko, bo koszty stałe rozkładają się na małą ilość, ale koszty krańcowe wciąż są niższe niż średnie, więc krzywa opada do chwili, gdy się zrównają. Kolejne jednostki mają już wyższy średni koszt. To krzywa średnich kosztów całkowitych. Pokazywałem to już wielokrotnie. Mamy tu monopol, będę więc produkował ilość, przy której mój przychód krańcowy zrównuje się z kosztem krańcowym. Przed tym punktem każda jednostka daje mi zysk ekonomiczny. Tu, wszędzie. A zanim nie osiągam już zysku. Będę więc produkował taką ilość, mniej więcej 160 jednostek. I będę sprzedawał... I będę sprzedawał po... O, muszę uważać, cena, po której będę sprzedawał, tu jest ilość, którą będę sprzedawał, a cena... Jedziemy do krzywej popytu, do tego punktu. Cena, po której będę sprzedawał, to jakieś 33 dolary. 33 dolary za butelkę. A jaki osiągnę zysk ekonomiczny? To średni przychód z butelki, to średni koszt butelki, więc to jest zysk ekonomiczny z butelki. Jeśli pomnożę go przez liczbę butelek, obliczę mój zysk ekonomiczny. Zatem pole tego obszaru to mój zysk ekonomiczny. Ustalmy teraz, jaką korzyść zyskują konsumenci dodatkową korzyść ponad cenę, którą płacą. To ten obszar. To nadwyżka konsumenta. Nadwyżka… konsumenta. Załóżmy, że mi to nie odpowiada. Widzę możliwość osiągnięcia większego zysku. Bo przecież istnieją ludzie czerpiący ponad 40 dolarów korzyści z mojego wina, a ja sprzedaję je im po 33 dolary. Dotychczas zawsze zakładaliśmy, że wszystkim konsumentom oferujemy produkt w tej samej cenie. Jestem jednak sprytnym winiarzem, więc kombinuję. A może by tak nakleić inną etykietę na tym samym winie i sprzedać je tym ludziom po wyższej cenie? Załóżmy, że to robię. Wciąż produkuję taką samą ilość, ale pierwsze 100 jednostek wprowadzam na rynek pod inną nazwą. Naklejam etykietę z napisem Wino dla koneserów. Najlepsze, jakie piliście. Specjalne wino dla koneserów, zdobywca wszystkich nagród. Ulubione wino wielu gwiazd. Sprzedawane w najlepszych sklepach i restauracjach. Z tą etykietą, choć w środku jest to samo, żądam za butelkę 40 dolarów. Zatem pierwsze 100 butelek sprzedaję po 40 dolarów. Jaki jest mój zysk ekonomiczny? Produkuję 150 butelek, więc mój średni koszt całkowity wypada niżej, na tej linii. Z pierwszych 100 butelek mam taki zysk z butelki, razy 100 butelek. Widać, o ile zwiększył się mój zysk ekonomiczny kosztem nadwyżki konsumenta. Zabrałem część tej nadwyżki. A resztę – to wygląda raczej na 60 lub 70 butelek – sprzedaję ze zwykłą etykietą w zwykłych sklepach. Zwykła Etykieta. Sprzedaję je w zwykłych sklepach jako całkiem niezłe wino, aby ktoś, kto kupił je w lepszym sklepie, nie zauważył, że to dokładnie to samo. Robiąc to, dyskryminuje jednych konsumentów względem drugich. Wiedząc, ile gotowi są zapłacić, żądam od nich różnej ceny. Wiedząc, gdzie robią zakupy i licząc na ich łatwowierność, żądam od nich zupełnie różnych cen. Takie postępowanie ma swoją nazwę – dyskryminacja cenowa. Dyskryminacja cenowa pierwszego stopnia. To strategia mająca na celu przejęcie części nadwyżki konsumenta przez producenta. Pozwala mu uszczknąć trochę z tego nadmiaru korzyści konsumenta, by zwiększyć swój zysk ekonomiczny.